Ciekawostki o Silverfishach i Endermitach w Minecraft 1. Na początku Endermite i Silverfish miały takie same modele 2. Silverfishy i Endermite. są jednymi z czterech mobów, na które działa enchant z mora stawonogów 3. W górach można trafić na kamień z Silverfishem